Widzicie Państwo proces suszenia papryki Monte Mountain Longhorn, potocznie zwany Longhornem. Są to stronki długie, nawet na 45 cm. Proces suszenia jest dość prosty. Papryka ma cienkie ścianki, przez co jej suszenie jest dość szybkie. I tym etapem zakończymy przygotowanie do wytworzenia suszu suszu może powstać również puder po to, aby trafić do Państwa jako finalny produkt zapraszamy na naszą stronę internetową www.twojenasiona.pl